Ja każdy odmawia, ja ufam, a każdy trzyma dystans. Seria porażek w moim życiu nieprzerwana od wielu lat. Co w siebie daje, nic nie dostaje, widocznie tak już pozostaje. Ciebie daję, nic nie dostaję Widać nie tak, już pozostanie Co może się zmienić? Właśnie wysokie drzewo Może masz rację Może masz rację Seria porażek w moim życiu nieprzerwana przerwana od wielu I'm yeah. yeah.